Także cześć siemano, jestem oczywiście Zyrox, a to pierwszy film na moim kanale z nowej serii, oczywiście streamuj Zerox, a dziś pokażę wam jak na słabym internecie streamować naprawdę w dobrej jakości. Zapraszam do oglądania. Chciałbym zaprosić na kanał Nessera, który też nagrał taki, znaczy podobny poradnik oraz sam więcej mówi, rzeczy o OBSie, ale to nie tylko ten pierwszy odcinek i nie ostatni na kanale, więc piszcie swoje propozycje co możemy nagrać w kolejnym odcinku, oczywiście w komentarzach. Do najlepszych propozycji przypnę standardowo serduszko. E, pamiętajmy, to jest najważniejsze, żeby mieć jak najnowszą wersję OBS, a w moim przypadku to jest 19. 03 mm, I taka, taką wersję po prostu będziemy się tutaj y, obsługiwać y, Dobra, ok, więc co robimy? Klikamy w plik ustawienia i to będzie nasze okienko, które dzisiaj wam całe przedstawię y, Oczywiście w głównych ustawieniach nie ma w sumie y, czego tutaj y, zmieniać Możemy sobie motyw na przykład na biały czy czarny, ja tam polecam czarny Lepiej to dla oczu, w ogóle, le, lepsze dla oczu, polecam ogólnie no i tutaj w sumie nic nie zmieniamy Przejdźmy do stream Tutaj, tutaj po prostu umieszczamy swój klucz strumieniowania Który bierzemy oczywiście z takiego linku Który macie teraz na ekranie oraz gdzieś tam w opisie Możecie sobie znaleźć I po prostu bierzecie klucz Wklejacie, no chyba każdy to oczywiście wie Jeżeli natomiast macie Jeżeli widzicie, że na przykład wasz internet Ani wasz komputer nie laguje A stream się zacina Możecie tutaj przełączyć na zapasowy serwer YouTube Bo to czasami też może wywalać e, przez YouTube'a To przełączacie się po prostu na ten drugi serwer to taka mała informacja ode mnie Dobra, przejdźmy dalej, czyli do wyjścia Tutaj słuchajcie, jednocześnie Żeby po prostu zaoszczędzić Troszeczkę procesora naszego, naszego komputera yy, przy, zamiast, zamiast X264 przełączamy się na in No przy, W takim jest moim przypadku, po prostu przełączamy się Na yy, Encoder karty graficznej, czyli Po prostu nie będzie nam obciążał procesora Będzie nam stream bardziej obciążał kartę graficzną Tak to właśnie wygląda I jeżeli streamujecie gry lub tego typu rzeczy naprawdę to wam się bardzo sprzyda. Więc dobra, jeżeli na przykład nie macie tego drugiego, polecam poradnik u Unestera. Jeżeli natomiast macie, polecam mój poradnik, pole ponieważ pokażę wam, co po kolei zrobić, co jest złe, co jest dobre i tak dalej, tak dalej. Więc dobra, zacznijmy. Tryb przepustowości. Ja testowałem wszystkie te tryby i najlepszy z nich, w, moim zdaniem jest ten. Nie wiem czemu, jakoś tak. Po prostu testowałem, który najmniej opóźnia live'a i po prostu live jest, yy, tam była, opóźnienie było od 7 do 15 sekund. W taki przedziale, najmniejsze to było 7 sekund, które zarejestrowałem Dobra, szybkość bitowa, tutaj zależy to od naszego internetu Czyli jeżeli na przykład mamy internet 3-4 uploadu, no ile... Znaczy już tak stabilniej to by było tak 6-8 To ustawiam, polecam oczywiście y, 2000 To jest już takie, w sumie w CS-a nie będzie dużej pixel, będzie tak, słuchajcie, w sumie w sam raz y, Dobrze, jeżeli tam tak połowicznie, to możecie sobie 2 ustawić, jeżeli ciągle w gry gracie, to jest przeznaczone dla was. Ja w gry nie gram, więc po prostu sobie ustawiam 2000. To jest tak, takie w porządku jest. E, profil ustawień, czyli niskie, opóźnienie i wysoka jakość sobie czy, oczywiście to ustawiamy. No i chyba, że chcemy mieć niskie, opóźnienie wysoka wydajność, czyli może być gorsza jakość streama, ale tak samo opóźnienie, chociaż tutaj się nic w sumie nie zmienia, I ja mam niskie opóźnienia, wysok wysokie jakość, bo w gry nie gram to mi nie jest akurat potrzebne. Tutaj, profil sobie zostawiam na main, a tu już reszta po prostu stawiacie tak, jak mam to ja, i w sumie jest tu wszystko dobre. Nagrywanie mamy, oczywiście, możemy sobie tutaj nie podzielić na przykład na MP4, bo domyślnie jest PFLV, czy coś takiego w dźwięku, natomiast możecie sobie. 160 takie jest domyślne YouTube'a, więc więcej sobie, zresztą nie trzeba ustawiać, bo YouTube po prostu przetwarza 160, więc to nie, jest nie jest potrzebne więcej. Dobra, przejdźmy do dźwięku i tutaj ustawiamy sobie, no, no po prostu tak jak jest, tutaj chyba mamy wszystko domyślne, czyli głośniki yy, i tutaj, jeżeli chcecie na przykład mikrofon sobie ustawić, to robicie to tutaj. Przejdźmy do obrazu, czyli kolejnej jakości, znaczy jakby... Tego co możecie na słabym internecie filmować Czyli po prostu ustawiacie sobie HD Tutaj HD Znaczy po prostu ustawiacie HD standardowo tutaj Tutaj zawsze musi być HD albo Full HD Czyli 1900 to jest Full HD 1000, no, 1000, Oj, 1000, znaczy HD to jest Po prostu taka jakość znaczy, e, Taka, czyli po prostu ta końcówka To jest jakość, która macie na liście Na przykład na YouTubie, czyli 1080, 1080 to jest full hd po prostu ta końcówka, stąd to się ogólnie wzięło, gdyby ktoś nie wiedział a jeżeli po prostu nie chcecie, bo tutaj zawsze zostawcie to na przykład tutaj, bo wtedy wam się cały overlay, wszystko wam się tutaj zmieni więc tutaj zostawcie zawsze to miak. zmieniajcie tutaj, jeżeli coś chcecie możecie sobie przetworzyć na przykład jak wasz internet nie wyrabia na 480 czyli po prostu jakoś 480 yy, klatki na sekundę to też zależy od waszego sprzętu jeżeli macie gorszy sprzęt po prostu zalecam 30 sekundę. Kratki na sekundę przesyłane no bardzo dużo biorą e, procesorem. Więc tu sobie, tu sobie ustawiacie po prostu e, 30, chociaż macie też 24. 24 kratki to są jakby 30, ale po prostu tej zmiany jakby nie widać. Ale polecam nie, polecam w ogóle 60. Jeżeli już tak możecie, to polecam 60. Dobra przejdźmy do skrótów klawiszowych, o których nie bardzo prosiliście na live. Nie wiem czemu skróty klawiszowe jest bardzo łatwo ustawić. Po prostu kiedy mamy tutaj teraz ja tutaj się przełączę na chwilę, słuchajcie, na, na tutaj na stream. I mamy słuchajcie coś takiego, że mamy plik ustawienia, wchodzimy sobie jeszcze raz. Dobra, mamy coś takiego Mamy skryty klawiszowe I co tutaj możemy zrobić? Mamy na przykład nasz ekran Mamy ekran albo jesteśmy streamujemy Omigl To jak to zrobić, cenzurę? Na przykład damy sobie, słuchajcie Damy sobie jakiś randomowy obrazek Tutaj wiewióreczkę, o troszeczkę za, dużo, za duże są Dobra, nasze wiewióreczki sobie tutaj Jak okienko na Omigl czy, czy czymś tam Jak zrobić, żeby na przykład klikając Nie wiem, na myszce czy na klawiaturze Po prostu, żeby to znikało i się pojawiało No po prostu wchodzimy sobie w ustawienia Skróty klawiszowe I szukamy tego obrazka To się nazywa Vival wallpaper Więc sobie tego szukamy Nie wiem w sumie gdzie to będzie Będzie gdzieś to jeżeli tutaj mamy przechwytywanie, to będzie gdzieś na samym końcu, o właśnie, i po prostu samym sobie na przykład na myszka 4, czyli to jest taki, na przykład ja mam taki przycisk na myszce po prostu, więc sobie taki ustawiam. Możecie na przykład sobie na dwójkę ustawić, num. 2 też tak może oczywiście być. Będę, żeby to sobie wszystko widzieć, żeby nie było na tych samych klawiszach. Oczywiście chyba, chyba to tak działa, że to też wam usunie, ale to możecie sobie potestować. Tutaj ustawiacie oczywiście dwie takie same, czyli pokaż i ukryj. No i dobra, i klikacie po prostu zastosuj. Potem klikając dany przycisk, nawet jeżeli jesteście poza programem, czy macie tutaj notatnik otwarty, proszę bardzo To i tak wam słuchajcie działa Jak widzicie się tutaj zmienia, proszę bardzo Dalej wam się to zmienia, więc Takie coś, ja mam taki, taki skrót zrobiony na ekran Żeby po prostu pojawiać go i wyłączać Myślę, że takie skróty klawiszowo się naprawdę przyda, przyda... Wam bardzo mnie o to prosiliście, więc zrobiłem to, a my przejdźmy do dalszych ustawień Okej, okay, jesteśmy w kolejnych ustawieniach, czyli teraz ostatnie zaawansowane Obraz oczywiście ustawiamy, no, to co mamy No jeżeli mamy Direct 3 D11, to sobie to wybieramy Priorytet procesu, słuchajcie, jeżeli, to jest bardzo ważne Jeżeli na przykład wasza gra, e, jak powiedzmy, że GTA tak było upaliona w e, moim przypad, znaczy moim paliona przypadku e, Po prostu... GTA nie miał żadnych lagów, lecz na streamie były lagi. Po prostu ustawiacie sobie tutaj powyżej normalnego, czyli OBS wtedy ma większe pole do działania. Może wam, stream... Może wam zacinać trochę gra, ale za to waszym widzom będzie się oglądało to komfortowo. Tutaj sobie ustawiacie wszystko w sumie tak samo, no tutaj głośniki, no to... No to, no to głośniki po prostu a opóźnienie streamu No jeżeli nie chcecie opóźnienia to po prostu sobie wyłączacie Ponowne łączenie To słuchajcie wyłączcie Tego nigdy nie zatwierdzajcie To jest taka porada ode mnie z serduszka Ponieważ słuchajcie No kiedy na przykład mi rozłączył się internet, potem OBS musiał przetrawić to, żeby zakończyć stream, bo w ogóle to ponowne łączenie nie działało nie wiem co z nim jest, ja go nie polecam może jeszcze tego nie udoskonalili, nie polecam, po prostu łączcie się ręcznie, tak jest, słuchajcie, najlepiej jeżeli wam nawet zadziałało, to OBS się zatnie i po prostu musicie wszystko resetować to jest bardzo przeszkadza, więc ponowne łączenie proszę wyłączyć i jego nie ruszać, dobra, ale przejdźmy teraz, co zrobić, żeby e, macie sobie internet, macie na przykład 2 MB uploadu i co robicie? Wchodzicie oczywiście w wyjście yy, I tutaj przepływość bitowa Ustawiacie sobie na przykład 1500, to jest taka 1500, nie będzie za dużo Znaczy będzie dużo pikseli, ale nie za dużo Kiedyś niektóre filmy widziałem, że są Nie wiem, chyba na 400 ustawione to normalnie Pixelosa, że masakra, ale jak na przykład, albo nie wiem, macie live'a, yy, radio muzyczne, nic się na tym ekranie nie rusza, to możecie sobie na 1 ustawić, albo 10. I tak będzie dobrze, bo nic się na tym na ekranie nie rusza, więc możecie bitrate ustawić jeden I możecie streamać 24 godziny na dobę, no chyba że wam komputer nie wypali, ale serio, jeżeli nic wam się na ekranie nie rusza, to ustawcie sobie jeden, ale no pewnie wy to, to coś wam się rusza. Tak jeżeli macie naprawdę słaby internet i nie wiecie co robić po prostu, a streamujecie gry to polecam tak 1500 będzie w porządku, a jeżeli już w krytycznych sytuacjach to 1200, ale jeżeli nawet to 1500 wam nie podoba się a macie lepszy internet to 1700 albo już po prostu 2000, albo 2500, to już, jeżeli macie naj, najlepszy internet, to polecam 3000 maksymalnie, nie jest naprawdę potrzebne więcej moim zdaniem i... I po prostu tyle Więc no, ludziska Mam nadzieję, że taki poradnik mu się spodobał No dzięki za przybycie oczywiście Zapraszam na live, które się odbywają bardzo często na moim kanale Jeszcze mega No a jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Bober na przykład, a ja przypnę ci serduszko No, także dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że taki poradnik mu się sprzedał 700 lajków to kolejny odcineczek Także do zobaczenia kochani i do następnego Hello